dla którego Powstanie Warszawskie było symbolem i źródłem odbudowy Wojska Polskiego. To Roman Gmowski, dla którego dziedzictwo Powstania Warszawskiego było symbolem konieczności odbudowy siły patriotyzmu narodu polskiego.